Yeah. ją się cieszą nic monarów nie ostrasza bo medlejem spieszą gwiazda z im ogłasza nadzieją się cieszą Cze Proszę podać. Dziękuję. W płocnej głos się Prędzej się wybierajcie, do Medlejem pospieszajcie, przywitać Pana.